Ostatnio na komisji jeden z moich elitarnych przyznał się od razu do dwóch przewlekłych chorób. Nie dostał nawet obiegówki, także mowa jest srebrem. A stara recydywa też czasami pęka, nie pytana, czego ci w przyszłej pracy policjanta serdecznie życzę.